Widzę, że Państwo się tutaj gromadzą, cały czas przybywa, przybywają nowe osoby, także witam serdecznie, zachęcam do witania się z nami na czacie, do pisania, skąd Państwo się łączą. Bardzo mi miło wspólnie zacząć ten tydzień. I zanim przejdziemy do tematu, którym oczywiście jest myślenie wizualne, chciałabym jeszcze skorzystać z chwili i, i opowiedzieć Państwu trochę o tym, co nas co się dzieje w naszym projekcie Spółdzielnia Otwartej Edukacji w Bibliotece i, i co nas jeszcze czeka. I, I właściwie jest to jedna główna rzecz, jako że za, zaczęły się już wakacje, to właściwie wiele z naszych działalności właśnie dobiega, przychodzi do takiego momentu wyciszenia, ale cały czas odbywają się warsztaty, warsztaty z kompetencji cyfrowych do końca lipca, także na to serdecznie też Państwa zapraszam i, i wrzucam link. Um, tak, i może żeby nie przedłużać tego wstępu, chciałabym przedstawić naszego dzisiejszego gościa i pre prezentera. Jest to Wojciech Baran. Wojtek jest metodykiem e-learningu i specjalistą do spraw dydaktyki w Centrum e-learningu w AGH. Wcześniej był związany ze Stowarzyszeniem Wiosna, gdzie był specjalistą do spraw szkoleń i trenerem wewnętrznym, a z wykształcenia jest dziennikarzem, religioznawcą i UX designerem. Lubi rysować oraz grać w piłkę. Jest również certyfikowanym trenerem biznesu pracowni psychologicznej imienia Elżbiety Sołtys oraz certyfikowanym tutorem kolegium Warty Witaj Wojtku, bardzo miło mi że, że przyjąłeś nasze zaproszenie do prowadzenia webinarium i, i jestem bardzo ciekawa, czy naprawdę przekonasz nas wszystkich do tego, że każdy może rysować. Mam nadzieję. Dzień dobry Marysiu, dzień dobry Państwu. To jest jeden z moich głównych celów dzisiaj, żeby każdy z Państwa wyszło z takim przeświadczeniem, że rysowanie jest kompetencją uniwersalną dla każdego człowieka i tak naprawdę poziom rysowania nie jest tak naprawdę najistotniejszy oraz, że rysowanie jest bardzo przydatne nam czy może być bardzo przydatną kompetencją i w pracy i w nauce i nawet może generalnie w życiu. Chciałbym zacząć od takiej krótkiego przedstawienia skąd w ogóle to szkolenie, ponieważ tutaj ja pracuję na co dzień w Akademii Górniczo-Hutniczej. I prowadzę takie szkolenie już czwartą edycję myślenia wizualnego, zastosowania tego myślenia wizualnego w nauce i w edukacji. Czyli uczymy się z inżynierami, jak to można wykorzystać takie bezgranie i rysowanie, żeby na przykład aktywizować studentów, lepiej coś przedstawić. No ale myślenie wizualne ma bardzo dużo zastosowań. Może pomóc planować, zarządzać projektem, zarządzać sobą. Może pomóc też na przykład w zrozumieniu siebie, w zrozumieniu swoich emocji. Jakby zastosowanie jest bardzo różne w zależności od tego, czego akurat potrzebujemy. Widzę, że są jakieś problemy z dźwiękiem. Czy to dotyczy wszystkich, czy. Chyba nie. Przynajmniej na czacie tak. jest parę takich informacji. Tak, że to um, niestety tak indywidualnie takie problemy się pojawiają, ponieważ okay. y, tak. Więc to będziemy ja zaraz na czacie radzić. Właśnie. Mogę polecić Google Chrome. W sensie być może na tej przeglądarce najlepiej będzie to e, funkcjonować. To teraz jeszcze słowem wprowadzenia. W ogóle bardzo fajnie, że Państwo są aktywni na czacie. E, proszę jak najbardziej pisać, e, zadawać pytania. Postaram się w miarę monitorować to, co się dzieje e, na czacie. Więc tak, jeśli chodzi o myślenie wizualne, to myślenie wizualne to nie jest tylko rysowanie, przede wszystkim jest to pewien sposób myślenia, troszkę inny niż takie linearne myślenie, troszkę inny niż takie myślenie, czy sposób pracy z tekstem, ze słowami. Możemy też myśleć obrazami i mamy wtedy też jakby bardziej bezpośrednie połączenie z tą prawą półkulą mózgu która też łączy się może bardziej z emocjami, może bardziej z intuicyjnym myśleniem, więc to jest taki fundament, myślę, dosyć ważny, że to jest kwestia też sposobu myślenia, a nie tylko rysowania, w drugiej kolejności dopiero jest to umiejętność obrazowania swoich myśli, no i może to... Może to jakby wiązać się z rysowaniem, natomiast może się też wiązać z tym, że potrafimy wybrać odpowiednią grafikę, że potrafimy wybrać odpowiednie zdjęcie, które będzie nam służyć do, do naszego celu. Więc umiejętność obrazowania to niekoniecznie też musi być rysowanie. O tym też sobie dzisiaj, więc na koniec powiemy. Jeśli chodzi o to, co nam się dzisiaj przyda na zajęciach, to przydadzą nam się takie podstawowe narzędzia. Pierwszym będzie kartka papieru i coś do rysowania, więc jeżeli mogą się Państwo zaopatrzyć w coś, co pomoże Wam tak analogowo odręcznie naszkicować, coś narysować, to zachęcam. Z drugiej strony może nam się przydać smartfon, albo po prostu otwarcie w pewnym momencie drugiego okienka w komputerze, bo zaproszę Państwa też na taką platformę Mentimeter do tego, żeby tak pokrótce odpowiedzieć na parę pytań na początku tych warsztatów, bo bardzo liczę na Państwa aktywność, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że będziemy tutaj w takiej komunikacji. No i chciałbym też, żebyśmy zaczęli od tego, żeby się troszkę poznać, troszkę się rozgrzać też na tych warsztatach. Więc pierwszy taka stymulacja wizualna, pierwszy rysunek, który mam nadzieję, że jakoś nas osadzi w tym, że możemy komunikować się obrazem, a nie tylko słowami czy tekstem. To jest taka wizualizacja wakacji. Chciałbym, żeby Państwo sobie wyobrazili, że leżą na tej łące, rozpoczęli już urlop, mogą Państwo na chwilkę zamknąć oczy i napisać na czacie, jak sobie Państwo zamkną oczy i pomyślą słowo wakacje, tegoroczne wakacje, to jaki obraz Państwu przychodzi na myśl bardzo miło był, byłoby mnie usłyszeć, zobaczyć na czacie, jaki obraz do Państwa przychodzi, kiedy myślą Państwo o wakacje. Mamy szum morza, może. Morze i słońce. Może wygrywa zdecydowanie. Jest też Kraków. Leżak trawa, super. Tak się troszkę yy, przenosimy w klimat urlopowo-odpoczynkowy. O, widzę dużo takiej zbieżności <grytanie> z tym, jak ja sobie wizualizuję moje wakacje. Ja Państwu bardzo dziękuję na, za tą aktywność. Patrzę na czacie, czym się Państwo dzielą, a ja tylko tak w tle dopowiem, yy, że to króciutkie, malutkie ćwiczenie już pokazuje w pewien sposób, E, Pewny potencjał myślenia wizualnego do tego, żeby na przykład rozpocząć dyskusję, żeby rozpocząć rozmowę, e, żeby nakierować, e, by też może obudzić jakieś wspomnienia, obudzić jakieś emocje i nakierować potem e, na przykład dyskusję, którą chcemy rozpocząć, jeżeli prowadzimy jakieś zajęcia na przykład, albo jeżeli chcemy coś przedstawić na prezentacji, to zamiast tutaj pisać słowo wakacje, e, można pokazać odpowiedni rysunek, odpowiednie zdjęcie. i Często zadziała to dużo lepiej. I jeszcze mam dla Państwa jedno takie zdjęcie, jedną taką grafikę, eee, trochę taką zabawną, ale dla mnie to będzie ważna informacja. I jeżeli sobie Państwo wyobrażą, że tutaj oczywiście mamy błotko, błotko, do którego sobie biegną te wszystkie świnki, te wszystkie stworzonka i eee, wyobraźmy sobie, że to błotko symbolizuje motywację, taką silną motywację, jakąś silną potrzebę, którą mają tutaj akurat świnki. Chciałem Państwa zapytać, co jest dla Państwa tym błotkiem dzisiaj na szkoleniu, dlaczego Państwo przyszli na ten webinar, jaka motywacja z tym się wiąże, jakie potrzeby, jakie oczekiwania może, czyli co musiałoby się zdarzyć na tym webinarze, żeby się Państwo na koniec tego, tego szkolenia poczuli komfortowo, właśnie w tym miejscu tutaj, jaka jest Państwa motywacja? Czego Państwo potrzebują, oczekują? Mhm. Pani Anna pisze, że temat jest po prostu interesujący. Jestem ciekaw, co tu jeszcze nam się pojawi w Państwa motywacji. Lepsza komunikacja na zajęciach, Pani Agnieszka, super. Mam nadzieję, że tę ten, ten, ten potrzebę uda się zaspokoić. Nauka myślenia w obrazach. O, Pani Klaudia chce wykorzystać tę umiejętność jako nauczycielka. Super. Znalezienie nowych pomysłów, narzędzie do komunikacji, rozbudzenie wyobraźni. Mhm. Nowa forma w pracy. Ekstra. Bardzo się cieszę, bo dużo z Was pisze przede wszystkim o o pracy z innym człowiekiem i o komunikacji. I rzeczywiście tak jest, że myślenie wizualne może być takim naszym kluczem, takim wytrychem do tego, żeby komunikować się bardziej skutecznie w pewnym aspekcie. Tak jak tutaj mamy ten rysunek ze świnkami. Oczywiście, ja mógłbym po prostu Państwa zapytać o to, jaka jest Wasza motywacja, natomiast rysunek też może zbudować pewną opowieść. Rysunek jest taką naszą metaforą, na której możemy pracować, i czasem daje takie głębsze odpowiedzi po prostu. Czasem po prostu też obudzi uśmiech, mam nadzieję, wzbudzi zaciekawienie, pobudzi Państwa uważność, sprawi, że na przykład osoby, z którymi pracujecie, będą bardziej zaciekawieni na początku, co ta grafika znaczy, po co ona tutaj jest. Więc też proszę na tę prezentację, na to dzisiejsze wydarzenie, spróbować spojrzeć też z takiego meta poziomu, zobaczyć, jak na Państwa różne rysunki, obrazy działają i jak sprawiają na przykład, że może łatwiej się skupić albo może łatwiej jakiś temat zrozumieć. Okej, okay, to mamy wypracowane pierwsze rzeczy na czacie, i od razu teraz Państwa zaproszę na taką stronę www.menti.com, gdzie będzie trzeba wpisać ten kod, który tutaj wyświetla się pod adresem linku. Ja będę miał tam do Państwa trzy pytania. Można to otworzyć na smartfonie, można otworzyć nowe okienko, gdzieś obok tego, na którym pracujemy. I tam będę miał do Państwa po kolei trzy pytania. Zrobimy sobie taką krótką ankietę. Wyświetlam ją teraz również na naszym ekranie. I po wpisaniu kodu, Będą mogli Państwo już odpowiedzieć na pierwsze pytanie. To jest taka ankietka, jak się Państwo czują z rysowaniem na dziś. Są cztery odpowiedzi. Proszę się odnaleźć tym, które Państwu jest najbliższe, czyli czy basgram w stylu Picasso, czy ostatnio rysowałem w przedszkolu i tam skończyłem karierę rysowniczą. Czy umiem narysować ludzika na przykład, albo czy rysowanie to część mojego życia? Być może. Już widzę, że są osoby, które się z tym hasłem również identyfikują, co mnie bardzo cieszy. No i spływają nam odpowiedzi od Państwa. Widzę, że to narzędzie chyba jest Państwu znane, bo szybko Państwo dołączyli na Mentimeter. Nie mamy wielu osób, które skończyły karierę w przedszkolu. Bardzo się cieszę. Natomiast te osoby, które zakończyły karierę rzeczowniczą w przedszkolu, to dzisiaj jest reaktywacja. Dzisiaj wracamy. Wracamy do tej kompetencji, bo ja mam takie założenie, że w ogóle każde dziecko potrafi rysować, więc to w nas zostaje. Czasem wystarczy, to będzie odświeżyć po prostu. Większość z państwa umie narysować ludzika, super, więc to nie powinno stanowić kłopotu. Mamy aż 11 osób, które są głęboko zainteresowane rysowaniem i prawdopodobnie rysują sobie coś codziennie. No i 8 osób, które Pracuję w stylu Picasso, to jest poziom wystarczający. Nawet będę go rekomendował pod pewnym kątem Państwu dzisiaj, żeby nie rysować zbyt skomplikowanych rzeczy, nie rysować zbyt szczegółowych rzeczy, tylko zatrzymać się na poziomie Pablo Picasso. I to może być bardzo skuteczne, na przykład w komunikacji właśnie. To proszę zostać na Mentimeterze. Będę miał tam do Państwa jeszcze dwa pytania. Teraz można pewnie się przeładować slajd. I pytanie brzmi, czy potrafisz narysować żyrafę? To jest takie sądujące pytanie. Trzy możliwe odpowiedzi. Już mamy pierwsze. Na pewno tak. Kilka żyraf może wyglądać jak dinozaur. Nawet większość żyraf może przypominać dinozaura, jak widzę. Ale to zupełnie nie szkodzi. Ale mamy responsywną grupę dzisiaj. Super. Bardzo szybko zlatują Państwa odpowiedzi. I jak sobie zobaczymy na to, co nam się prezentuje tutaj na na slajdzie, no to większość żyraf będzie wyglądać jak dinozaur. Sprawdzimy, zobaczymy, czy możemy coś z tym zrobić. Ale większość też odpowiedziała, że na pewno tak, że potrafiłaby narysować żyrafę. Super. To ostatnie pytanie do Państwa no będzie wymagało być może troszkę więcej pracy przy klawiaturze, bo to jest pytanie otwarte. Co nam może dać rysowanie? To jest pytanie do Państwa. Jakie Państwo widzą możliwości albo zalety rysowania? Już na samym starcie tego szkolenia, zanim sobie cokolwiek tutaj głębszego powiemy, czy przeżyjemy, co nam może dać rysowanie? Mhm, pokazanie emocji. Super, mamy pierwszą bardzo fajną, ciekawą odpowiedź. Może dać upust kreatywności, może zrelaksować, pomóc w przekazaniu informacji ułatwić zrozumienie, radość. O, bardzo piękne hasło nam się pojawiło w samym środku. Radość i relaks, ułatwienie komunikacji, uspokoić myśli. Mhm. Odstresowuje. Tak, zdecydowanie. Mhm. Może dać nam po prostu przyjemność, może utrwalać wiadomości. Bardzo fajnie. Jest też elementem zabawy, tak, ćwiczenie wyobraźni. Bardzo dużo e, niesamowicie ciekawych odpowiedzi tutaj nam się pojawia. E, bardzo dużo się wiąże z takim mm, elementem jakby korzyści dla samego siebie, czyli nawet niekoniecznie wykorzystania tego w pracy, ale relaks, radość, e, upust kreatywności, wyobraźni. E, to jest bardzo pozytywna mapa myśli, która tutaj nam powstała, czy tam chmura tagów. Proszę sobie ją zapamiętać, bo ona może być taką silną motywacją do tego, żeby do rysowania i do myślenia wizualnego sobie wrócić. Więc ja na chwilkę już zatrzymam naszą pracę na Mentimitrze. Bardzo Państwu dziękuję za zaangażowanie się w to ćwiczenie. A ja wrócę na razie do prezentacji i opowiem na razie o takim naszym głównym wrogu, wrogu czy przeciwniku, który może blokować naszą pracę z myśleniem wizualnym. To jest taki ktoś, kogo ja sobie nazwałem naszym panem krytykiem wewnętrznym. On może wyglądać różnie. U mnie wygląda jak taki potworek, który tutaj troszkę groźnie, groźnie wygląda. Krytyk wewnętrzny może mieć na przykład takie dwa argumenty. Pierwszy może wiązać się z tym, że rysowanie jakby nie jest efektywne, że być może jest przyjemne, ale nie przyniesie nam jakichś wymiernych korzyści, więc jest niepotrzebne albo infantylne, może jest w ogóle stratą czasu, może jest nie na miejscu, na przykład jeżeli chodzi o przestrzeń zawodową. Więc to jest taki pierwszy zestaw argumentów, które może mieć nasz krytyk wewnętrzny. Na drugi, drugi argument jest taki, że nawet jeżeli sobie poradzimy z tym pierwszym i stwierdzimy, że Rysowanie jest potrzebne i może być skuteczne e, i, i może nas bardzo rozwijać, e, no to pojaw, muszę się pojawić drugi argument pod tytułem: Nawet jeżeli to działa, to ja nie umiem rysować. E, nie urodziłem się z tą kompetencją i nie mogę sobie z tym nic poradzić. E, więc, jakby spróbujemy sobie tutaj obalić e, te dwa argumenty, e, przekonać tego, uciszyć może troszkę tego krytyka wewnętrznego. Więc po pierwsze, powiemy sobie o argumentach króciutko, jakie są argumenty za tym, że myślenie wizualne działa, a po drugie, powiemy sobie, że istnieją metody narysowania, bardzo proste metody, bardziej kwestia kilku zasad, które warto sobie przyswoić, kwestia może inspiracji, na pewno troszkę praktyki, natomiast jestem przekonany, że każdy z nas tak naprawdę rysować na swoje potrzeby, potrafi, na potrzeby też pracy z innymi ludźmi. Jest to bardziej kwestia naszej chęci, aby to zrobić. Więc, idąc sobie od argumentów, jak chciałem powiedzieć, o takich sześciu, które wydają mi się najistotniejsze. No i pierwszy dotyczy tego, że myślenie wizualne może nam pomóc, jakby zdobyć tylko wezmę sobie jakiś mazak tutaj. Zdobyć koncentrację na przykład naszych słuchaczy, kiedy się z kimś komunikujemy, kiedy na przykład pracujemy, nie wiem, przy Flipcharcie albo obecnie pewnie częściej za pomocą na przykład prezentacji multimedialnej, cyfrowej, jakby odpowiednio skomponowany obraz wizualny po prostu ułatwia nam zdobycie koncentracji uwagi naszych słuchaczy. Może nam też pomóc nam samym się skoncentrować. Są takie badania bardzo ciekawe, które mówią o tym, że na przykład, jeżeli jesteśmy na jakimś spotkaniu i jednocześnie sobie bazgramy coś na kartce, nawet niezwiązanego z tematem to mogą być jakieś szlaczki to ta czynność wzmacnia naszą koncentrację na tym, co się dzieje. Czyli to jest taki paradoks, bo. Nasza intuicja może podpowiadać coś innego, że jak na przykład jesteśmy nauczycielem i widzimy uczniów w szkole, którzy rysują sobie szlaczki, kiedy my coś mówimy, to najprawdopodobniej pomyśleliśmy, że nas bagatelizują i są niezainteresowani tematem. Podczas gdy takie rysowanie może im pomóc, właśnie jakby wyciszać się i koncentrować. Więc to jest pierwszy argument związany z koncentracją, z łapaniem uważności. Drugi argument, również poparty już licznymi badaniami, mówi nam o tym, że myślenie wizualne, albo w ogóle połączenie, na przykład tekstu i obrazu wzmacnia naszą pamięć. Czyli łatwiej jest nam zapamiętać coś, co łączy się z obrazem. Jeżeli na przykład ktoś z Państwa to nie będzie reklama, ale np. korzysta z aplikacji językowej Duolingo, no to tam jakby, bo nie tylko tam, w ogóle w nauce języków obcych stosuje się fiszki, często, które łączą obraz i słowo, na przykład słowo, którego chcemy się nauczyć, ponieważ jest już jakby powszechną taką wiedzą, że połączenie obrazu z tekstem sprawia, że łatwiej zapamiętujemy, szybciej zapamiętujemy. Więc tu mieliśmy argument uważności, tu mamy argument pamięci. Trzeci argument wiąże się z takim argumentem neurobiologicznym, który mówi nam, że nasz mózg, jakby tak przyłożyć, jakby to, w jakiej tempie przyswaja informacje czy przetwarza informacje, albo jakich informacji przetwarza najwięcej, no to zdecydowanie najwięcej i najszybciej przetwarza informacje wizualnych. I żeby mieć na to taki szybki dowód, no to jeżeli wprowadzą Państwo samochód i na przykład jadą jakąś szybką trasą, nie wiem, autostradą czy, czy drogą ekspresową, no to przy takich drogach często pojawiają się billboardy. No i jak jadą Państwo szybko, no to mijają ten billboard Państwo bardzo prędko. Jako kierowcy być może spojrzą na niego tylko kątem oka, więc trwa to powiedzmy sekundę, tylko kątem oka, a są w stanie Państwo ten obraz zauważyć i jakoś przetworzyć. Gdyby to była ściana tekstu na tym billboardzie, nie byliby Państwo w stanie tego zrobić. Więc, jakby, taki test billboardu pokazuje nam, że informacja wizualna dociera do naszego mózgu bardzo szybko, nawet nie wymaga naszej pełnej koncentracji. I jakby nasz mózg ewolucyjnie jest przystosowany do tego, żeby przetwarzać obraz i dużo szybciej przetwarza obraz niż tekst. Mniej, mniej to też go kosztuje wysiłku. Kolejna rzecz wiąże się z argumentem na zrozumiałość. Czyli, jeżeli coś narysujemy, na przykład coś abstrakcyjnego wyjaśnimy na jakimś modelu, na czymś konkretnym, to będzie nam to łatwiej zrozumieć. Ja to zrobiłem tutaj na tym slajdzie z panem krytykiem wewnętrznym, bo oczywiście taki stworek nie istnieje, natomiast warto go sobie stworzyć w takim sensie, że to ułatwi nam zrozumienie siebie. Jeżeli. Te wszystkie negatywne przekonania czy ograniczające przekonania włożymy do takiego worka pod tytułem pankrytek wewnętrzny i stworzymy z niego takiego stworka, z którego można się jeszcze, do którego się jeszcze można uśmiechnąć. To może to być dla nas pomocne w tym, żeby sobie na przykład z jakimiś emocjami czy stresem na przykład poradzić. Więc tutaj obraz konkretyzuje i ułatwia zrozumienie zdecydowanie. Piąty argument, ja to narysowałem, życiłem serduszko, bo to jest taki argument na emocje, ponieważ obraz oczywiście wiąże się z wyobraźnią, a nasza wyobraźnia jest bezpośrednio połączona z naszymi emocjami. Czyli, jeżeli jesteśmy w emocjach, na przykład, nie wiem, lęku i stresu, to nasza wyobraźnia będzie nam. Podsyłać, nie wiem, obrazy, nie wiem, tego, że ojej, stracimy pracę albo coś się posypie w naszym życiu, czy jakby wyobraźnia będzie podążać za tymi emocjami. Z kolei, jeżeli sobie na przykład, jeżeli jesteśmy zrelaksowani, pełni nadziei, to te obrazy przyszłości będą do nas przychodzić zupełnie inne, więc jakby wyobraźnia i emocje są ze sobą połączone, więc poprzez obraz jakby bardziej bezpośrednio wpływamy czy dotykamy naszej sfery emocjonalnej. No i ostatni taki element, o którym też Państwo pisali, to jest to, że rysowanie, wprowadzenie rysowania nie wiem, do pracy, do nauki, do komunikacji z drugim człowiekiem, wprowadza taki element też zabawy, który jest istotny, no ale też taki element relaksu, o którym też Państwo pisali. Myślę, że to nie jest całkiem też niebagatelny argument. Jeżeli mają Państwo coś do dodania, jeżeli chodzi o te argumenty, albo któryś przemawia do Was najbardziej, to możecie też dać znać na czacie, żebyśmy mieli też żebym też miał taką informację zwrotną od państwa, jak się państwo w tych argumentach odnajdują. A ja w tym czasie jeszcze przeczytam Państwu taki cytat, też właśnie od jednego pana, doktora neurobiologa. Widzenie i przetwarzanie obrazu zajmuje mózg w większym stopniu niż wszelkie inne znane nam funkcje w tym język. Więcej neuronów w ludzki mózgu odpowiada za widzenie, niż za wszystkie inne wrażenia zmysłowe razem wzięte. Czyli podsumowując to, co tutaj, ja tutaj wrzuciłem to tekstem, od razu Państwo widzą, że trudniej to przetworzyć niż rysunek. To, co tutaj jest wyrażone tym tekstem, mówi, że nasz umysł w pewnym sensie jest takim narzędziem zaprojektowanym do przetwarzania obrazów. Przede wszystkim przyjemne są dla niego obrazy po prostu. No i jak neurobiolodzy próbują to określić w liczbach, to ta liczba jest bardzo wysoka, czyli mówi że mówi się, że jakieś 75% naszych neuronów jest zaangażowanych w przetwarzanie wizualne. Bardzo dużo. Generalnie e, pewnie wiąże się to z takimi rzeczami ewolucyjnymi, że jakby szybkie przetwarzanie obrazu było kluczowe do tego, żeby przetrwać e, kiedyś. No i nasz umysł dalej jest żywo zainteresowany obrazem. 75% naszego mózgu jest zaangażowany w to, żeby obraz przetwarzać. Dzięki temu też robimy to tak szybko i często z dużą łatwością. Więc Wracając do krytyka wewnętrznego, ten pierwszy myślę, argument mamy za sobą, w takim sensie jest tak dużo badań, tak dużo argumentów różnorodnych na to, że rysowanie jest w porządku, jest ważne, że możemy ten argument zostawić za sobą, ale by się jeszcze powalczyć z tym drugim argumentem, o tym, czy umiemy, czy nie umiemy rysować. I tutaj chciałbym, żebyśmy zrobili taką analizę. Ja tutaj napisałem taką zasadę less is more, mniej znaczy więcej. To jest kurka, która powstała w ramach szkolenia właśnie z dydaktykami z Akademii Górniczo-Hutniczej. I chciałbym, żebyśmy przeprowadzili taką króciutką anatomię tego rysunku. Jakby Państwo mogli napisać na czacie, co o tym rysunku możemy powiedzieć? Jaki on jest? Jak jest zbudowany, pomyślany? Co by Państwo o tym rysunku powiedzieli? Mhm. Prosty. To jest pierwsza, pierwsza odpowiedź, która tu się pojawia: że jest prosty, jest schematyczny, jest także uroczy, jak pisze Pani Beata. Właśnie jest schematyczny, jest czytelny, jest zrozumiały. Tutaj Pani Mariola pisze o tym, że są okrągłe kształty, czyli jakieś, jakieś proste kształty właśnie. Pani Aneta o tym, że to, że jest prosty, a zarazem wiadomo, jakie to zwierzę. Tak, to jest bardzo, bardzo kluczowe. Jest rozpoznawalne. Pani Dorota pisze, że jest prosty, ale wszystkie elementy kury są, tak? To jest ważne, że mamy tutaj wszystkie takie kluczowe argumenty argumenty, przepraszam, atrybuty kury. Czyli jest grzebień. Jest, są, nie wiem, jest dziób, są, są nóżki, to jest najistotniejsze. O i pani Katarzyna bardzo fajnie pisze o tym, że składa się z figur geometrycznych. Dokładnie tak. I podsumowując, może to, co Państwo piszą, no to właśnie na podobne rzeczy chciałem zwrócić uwagę. Czyli po pierwsze, jak myślimy sobie o takim rysowaniu użytkowym, nie artystycznym, to naszą pierwszą zasadą, tak myślę, która powinna nam przyświecać, jest to, żeby rysować prosto, żeby nie zwracać uwagi na szczegóły. Tutaj mieliśmy wprawdzie na czacie informację, że zawiera wiele szczegółów, ale jakby możemy się zapewnić, że rzeczywista kura ma dużo więcej szczegółów. Ten rysunek pod kon... jakby porównując rzeczy z rzeczywistą kurą, jest bardzo schematyczny, i tych szczegółów w rzeczywistości tak dużo nie ma. Więc pierwsza rzecz mówi o tym, żeby rysować prosto, żeby nie rysować szczegółów, a raczej skupić się na cechach charakterystycznych. I to wiąże się z taką drugą zasadą, że tak naprawdę rysujemy, nie rysujemy kurę, rysujemy ikonę kury. Dlatego jakby kształty nie muszą być naturalne, mogą być właśnie geometryczne. Chodzi nam o narysowanie rozpoznawalnej ikony. I też o takie zaufanie do naszego umysłu, że on nie potrzebuje wiele, żeby się nauczyć rozpoznawać jakieś, jakiś obraz czy jakieś przedstawienie. Jeżeli ja Państwu narysuję dwie kropki i półkole, to już ktoś, jakby wszyscy z nas, rozpoznamy tu i emocje, i to, że prawdopodobnie jest to uśmiech człowieka, a nie, nie wiem, jakiegoś innego stworka. Więc takie dwa punkty i pół kolei, już nasz umysł wie, o co chodzi, tak samo tutaj możemy podejść do rysowania kurki, czy, jak, czy jakiegokolwiek innego obiektu, że to może być bardzo proste i powinno być tak naprawdę bardzo proste. Bo też mówimy o takim rysowaniu właśnie użytkowym. Jeżeli na przykład prowadzą Państwo jakieś zajęcia, to chodziłoby o to, żeby narysować to, co chcecie narysować szybko. Żeby to było właśnie kilka pociągnięć kreską, i już mamy kurkę. No, i właśnie, żeby to osiągnąć, warto byłoby postawić na takie podstawowe kształty, niekoniecznie nie, nie może bardziej abstrakcyjne, niekoniecznie zawsze występujące naprawdę w naturze. I teraz, żeby jeszcze udowodnić, że ta kurka powstała z podstawowych slajdów, to ja zrobiłem taki rysunek w takim prostym narzędziu: Rysunki Google do rysowania cyfrowego. I rozłożyłem sobie tą odręcznie narysowaną kurkę na części, czyli tu mamy jakieś takie parabole niepełne, tutaj tak samo jest parabola, tutaj mamy trójkąt, tutaj kropkę, okrąg, tu znowu jakieś półkola i dwie kreski. Jakby wszystkie te elementy składają się wyłącznie na to, żeby stworzyć tą kurkę. I jakby ta analiza jest pod tym kątem ważna, że jeżeli potrafią Państwo narysować te najprostsze kształty to są w stanie państwo naprawdę narysować wszystko bo jak połączymy te elementy to się okazuje że powstaje nam taka kurka bardzo podobna do swojego odręcznego pierwowzoru ta cyfrowa kurka też powstała bardzo prosto więc jeżeli ktoś z państwa na przykład byłby zainteresowany tym żeby rysować sobie nie tylko odręcznie ale też cyfrowo to nawet w takim prostym narzędziu jak Paint albo jak właśnie Rysunki Google'a. wykorzystując podstawowe narzędzia, można na przykład stworzyć taką. No myślę, całkiem sympatyczną, ikonę kurki. Więc do tego będziemy do tego będę Państwa zachęcał, no ale dużo gadania warto byłoby przejść do jakiejś praktyki. Więc zrobimy sobie taki challenge na to, żeby spróbować narysować może trzy różne rzeczy, i w pytaniu ankietowym na początek pytaliśmy o żyrafę, więc może zaczniemy właśnie od żyrafy. Proszę tylko dać znać mnie na czacie, czy są Państwo gotowi, czy mają jakąś kartkę papieru przy sobie. Coś, na czym będą mogli Państwo teraz rysować. Super, widzę, że tutaj są Państwo gotowi. No to ja też przełączę się na tablicę na razie. Damy tutaj nową tablicę. To spróbujmy narysować żyrafę. Ja nie szykowałem się do tego wcześniej, więc będę pracował z Państwem na żywo. Ja też nie czuję się wybitnym rysownikiem, więc, więc to nawet dobrze, bo chcę być żywym dowodem na to, że nie trzeba umieć rysować, żeby myśleć wizualnie. Może zacznijmy więc od żyrafy. Ja zacząłbym żyrafę od narysowania główki, która może być takim lekko spłaszczonym, okręgiem, Państwo oczywiście zachęcam do tego, żeby rysować razem ze mną. Narysujemy sobie tutaj dwie kropki, które będą po prostu oczami naszej żyrafy. Żyrafa na pewno ma jakieś uszy, raczej bardziej sterczące niż mniej. Chyba są one koło siebie. Na razie w ogóle nie przypomina to żyrafy, ale mam nadzieję, że pójdziemy dalej. <grym> Dobrze, narysujemy sobie szyję. Szyja może być też bardzo schematyczna. W każdym razie ważne, żeby była długa. No i też takim półkręgiem, oko, półkolem, okręgiem spłaszczonym, elipsą może być tłów tej żyrafy, żyrafa marczej, długie nogi i możemy sobie wyobrazić, że gdzieś biegnie, więc możemy narysować takie prostokąciki, które będą wyobrażać żyrafę, która jest w jakimś pędzie, gdzieś sobie biegnie. Dorysujemy jeszcze ogon z prostej kreski, i kółka na sam koniec. No i pewnie żyrafa powinna też mieć, <grybujesz> po komentarzu od pani Anny, że za krótka szyja i wygląda jak koń. Ale możemy sobie jeszcze z tym poradzić, dorysowując takie charakterystyczne dla żyrafy centki, które nam tutaj mogą, mogą pomóc w identyfikacji tego rysunku jako żyrafy. Komuś wciąż żyrafa wyszła jak dinozaur, jak, jak widzę. Nie, nie powiedziałbym, że to jest coś, z czym nie możemy sobie poradzić, bo jeżeli zostawimy sobie nawet taki rysunek żyrafy, niedoskonały, schematyczny, nieprzećwiczony jakby wcześniej, ale dodamy sobie po prostu krótki komentarz, Możemy sobie wyobrazić, że rysujemy coś takiego na zajęciach, że rysujemy coś takiego na przykład na flipcharcie, jeżeli spotykamy się z naszą grupą, jakąś warsztatową, szkoleniową. Jeżeli potrzebujemy do czegoś metafory Żyrafy, możemy bardzo szybko narysować sobie takie stworzonko. Każdy z nas pewnie narysował je troszkę inaczej, ale wystarczy dodać jeszcze krótki komentarz: że Żyrafa, już mamy obraz z tekstem, więc już pamięć nasza jest bardziej zadowolona. Uwaga też jest skoncentrowana na tym rysunku. Więc już mamy wykorzystane to, co jest jakby potrzebne nam, jeżeli chodzi o korzyści, które nam daje myślenie wizualne. Pani Agnieszka skomentowała proces rysowania, że był to po drodze koń, pająk, krab i jajecznica. Mam nadzieję, że na koniec są Państwo w stanie uruchomić wyobraźnię i zobaczyć, że w tym rysunku ostatecznie jednak żyrafę ale my spróbujmy sobie pójść dalej, na przykład narysować portret jakiejś rozpoznawalnej postaci. Ja bym proponował, ponieważ pracuję na Akademii Górniczo-Hutniczej, postać Alberta Einsteina, więc możemy wziąć nową kartkę papieru i spróbować narysować Einsteina, tylko ja najpierw poproszę Państwa o pomoc i informację, co według Państwa jest takim atrybutem Alberta Einsteina, który pozwoli nam go zidentyfikować jako Einsteina właśnie. Muszą być włosy, tak, ale takie specyficzne, rozwiane. O tym pisze pani Anna, super. Czyli czupryna, inaczej mówiąc. Wąsy, to jest druga rzecz, tutaj od pana Michała się pojawiła. Język na wierzchu, to, pani, to, to, to o tym wspomniała pani Renata. Włosy, włosy są generalnie najważniejsze z tego, co państwo piszą. Ja może zacznę w takim razie powoli rysować. I, i Zapraszam państwa do tego, żeby rysować. Razem ze mną. Można też rysować, oczywiście, po swojemu Alberta Einsteina. Ja bym zaczął po prostu od narysowania tutaj bardziej komiksowo gałek ocznych. Powiedzmy, że nasz Einstein patrzy sobie gdzieś w tą stronę kartki. Mówili Państwo o tym, że jak będzie miał Einstein nos, to warto, żeby miał jakieś wąsy, więc narysujemy sobie wąsy jako takie proste kreseczki, troszkę pozawijane. Już mamy zarys postaci ludzkiej z wąsami. No i włosy. Jak narysować włosy? Pewnie na różne sposoby, ale my pójdziemy w najprostsze rozwiązanie, czyli rozwiane. tutaj włosy będą po prostu takimi zygzakami, które sobie fruną od głowy Alberta Einsteina. Czyli mamy taką zdecydowaną Fryzurę. Była podpowiedź jeszcze dotycząca ust. Nie próbowałem tego nigdy robić, ale moglibyśmy spróbować narysować tak bardzo prosto język, wystawiony przez tego naszego Einsteina. Możemy dorysować mu jeszcze tutaj szyję. Nie wiem, czy potrafi narysować fartuch, ale powiedzmy, że tutaj będzie jakby zarys jego tłowia. Ja bym jeszcze dorysował po prostu najsłynniejszy wzór od Alberta, Alberta Einsteina, czyli R e równa się mc kwadrat. I z odrobiną Państwa życzliwości, z odrobiną <laughs> Państwa wyobraźni, można na tej kartce papieru rozpoznać Alberta Einsteina. Oczywiście, jakby jeszcze rysować innymi kolorami, to być może byłoby to jeszcze bardziej czytelne, ale jak pisze Pani Dorota, no i gitara, czyli Albert Einstein się generalnie zgadza, jest wystarczająco dobry, żebyśmy uznali, że potrafimy Alberta Einsteina narysować. To ostatnie teraz, ostatnie wyzwanie które chciałbym, żebyśmy sobie postawili. To jest kwestia tego, czy potrafimy przekazać również w jakiś inspirujący sposób myśl abstrakcyjną. Myśl abstrakcyjną, czyli coś, czego normalnie nie jesteśmy w stanie zaobserwować oczami, więc musimy zbudować pewną metaforę. Więc ja zacznę rysować metaforę pewnej idei, i prosiłbym Państwa o to, żeby Państwo w trakcie, jak będę rysował, spróbowali odgadnąć, czego to może być metafora. Więc ja zacznę rysować, mam nadzieję, że w miarę czytelnie, to, co chciałbym Państwu przedstawić. Można w trakcie już próbować zgadywać, chociaż na początku to pewnie bardziej jest lotto i trudno będzie odgadnąć, co to za ideę chcę przekazać. Ale z czasem powinno być coraz prościej. Więc tutaj ja rysuję, a Państwo próbują odgadnąć, jakie jest moje słowo klucz, które chciałbym przekazać. <grytanie> Jajko. Jajko oczywiście jest tutaj rzeczywiście ikoną, natomiast pytanie jest, z czego to będzie metafora? Już pojawiło się pytanie o życiu, znaczy propozycja, że to może być życie. A ja tutaj jeszcze dopisuję ostatnią część. Pani Elżbieta napisała rozwój. O, to miał być dziobek, a wyszła taka smutna minka. No trudno. Nie musi być idealnie. Eee, tak, tu mamy naszego. A może spróbuję to poprawić jednak, bo to naprawdę smutno wygląda. Dobrze, widzę, że, było, że już się pojawiło sporo rzeczy na czacie. E, Okej, okay, tak jest lepiej. Fazy życia kurczaka, tu mamy takie rozumienie bardzo dosłowne. E, od jajka do kurki, wykluwanie się z jaja. E, dużo państwo dali fajnych tutaj propozycji. Natomiast e, ja tutaj podkreślę odpowiedź pani Elżbiety, bo moją ideą było to, żeby za pomocą rysunku oddać e, Rozumienie słowa rozwój. Rozumienie słowa rozwój. Można by to przekazać na wiele różnych tak naprawdę metafor. Natomiast każda metafora wiąże się z pewnym jakby kierunkiem rozumienia, z pewnym też rozumieniem emocjonalnym. Więc jeżeli chcielibyśmy poruszyć temat rozwoju na przykład z osobami, z którymi rozmawiamy, z którymi się komunikujemy, to jeżeli wybierzemy taką metaforę, to ona być może pokieruje naszą rozmowę w innym kierunku niż wtedy, kiedy byśmy narysowali rozwój jako takie na przykład wspinanie się, nie wiem, po szczeblach jakiegoś podium, albo po szczeblach kariery, można też tak przedstawić rozwój, natomiast powiedzmy, że na przykład mi zależałoby na spotkaniu, czy na zajęciach z konkretną grupą, żeby rozwój miał bardziej takie Taki charakter czegoś, jakiegoś naturalnego procesu, też procesu dojrzewania na przykład, albo wychowania, albo przechodzenia przez kolejne etapy w życiu. Więc wtedy wybrałbym taką metaforę, którą tutaj mam z tym kurczakiem. Więc jakby istotne jest tutaj to, że za pomocą obrazu możemy jakby ukierunkować myślenie, możemy dać pewną stymulację do początku ciekawej dyskusji. I to jaką wybierzemy metaforę. To, jaką wybierzemy metaforę, jest istotne. I o tym sobie jeszcze, mam nadzieję, powiemy. Natomiast ja chciałbym jeszcze na czacie prosić Państwa o taką informację zwrotną: kto z Państwa po tych krótkich ćwiczeniach czuje, że mógłby narysować prawie wszystko, co sobie wymarzy? Czy to będzie słowo abstrakcyjne, czy konkretne, czy portret? Kto z Państwa czuje już, że tak, że może narysować? Wszystko albo prawie wszystko. O, pani Katarzyna już napisała, że, że prawie pan Michał to czuje. Ekstra. Bardzo się cieszę. Prawie wszystko. Ekstra. Pani by to narysować mogę, ale nie wiem jak będzie z rozpoznaniem. No Ja tu też miałem, pani ażby to jak widać problemy z rozpoznaniem, ale nie jest to jakby bariera nie do przeskoczenia. Ekstra. Bardzo pozytywne komentarze widzę na czacie, bardzo się cieszę. Ja wrócę do naszej prezentacji, bo czas mija jakby zdecydowanie szybciej niż myślałem, że będzie mijał. <grym> Ale to nic. Przejdziemy sobie dalej, bo chciałbym państwu jakby zostawić kilka po prostu takich inspiracji, bo jeżeli chodzi o rysowanie, jeżeli chodzi o rysowanie to dobrze byłoby zacząć od tego, żeby zbudować sobie jakiś taki własny bank ikon. Czyli jeżeli wiemy, że wykorzystujemy jakiś rysunek, czy możemy wykorzystywać jakiś rysunek częściej, to najważniejszy jest odpowiedni pomysł, czasem odpowiedni wzór, który pomoże nam znaleźć pomysł na narysowanie czegoś. Ja chciałbym zaprezentować Państwu, czy polecić na przykład taką stronę, która się nazywa The None Project. Jeszcze ją rzucę na czat, potem sobie można tą stronkę sprawdzić, bo jest to stronka z takimi podstawowymi, ikonami, więc jeżeli na przykład będą Państwo się zastanawiać, jak narysować robota, albo dinozaura, albo kwiatek, to można znaleźć sobie wzór tutaj i albo sobie go ściągnąć po prostu do prezentacji, ja tutaj dużo grafik mam z tej strony, one są na otwartej licencji, albo potraktować tę stronę jako inspirację do tego, w jaki sposób schematycznie można coś narysować. Więc The None Project jest, myślę, fajnym miejscem do tego, żeby żeby się uczyć rysować. Jeszcze takim ciekawym miejscem jest taki projekt googlowski, który się nazywa Quick Draw. Też prześlę Państwu od razu link na czacie. To jest taki projekt związany z sztuczną inteligencją. Można wziąć udział w takiej zabawie i spróbować narysować szybko pięć elementów, o które poprosi nas ta strona, a później przejść do bazy danych, którą stworzyła. I zobaczyć na przykład 5 milionów sposobów na narysowanie w 5 sekund grzyba, albo ptaka, albo jakikolwiek inny koncept. Więc to jest też taka stronka, gdzie można taką inspirację do narysowania, jak Państwo widzą. Bardzo prosto roweru, okularów, kubka, pizzy, czy czegokolwiek innego sprawdzić. Tak, są to bezpłatne strony pani Katarzyno. To jest taki projekt bardziej jakby społeczny, czy tam badawczy, Google. No i Dynam Project, to jest strona z otwartymi zasobami, czyli na licencji Common Creative, więc też można spokojnie z tego korzystać. Więc ja jeszcze chciałbym Państwu pokazać, jak można w praktyce wykorzystać myślenie wizualne. Na przykład do tego, żeby rozwiązywać problemy, albo żeby. Zmienić perspektywę myślenia o czymś, bo to jest też ciekawa rzecz, którą daje myślenie wizualne. I teraz będę prosił Państwa o aktywność na czacie yy, i zrobimy sobie takie ćwiczenie na tworzenie wizualnych metafor, czy na wykorzystanie wizualnych metafor yy, i na zastosowanie czegoś, co się nazywa reframingiem. Yy, reframing, czyli yy, Mówiąc po polsku i najprościej, zmiana ram patrzenia na coś. Zmiana perspektywy po prostu, bo czasem na przykład, kiedy mamy jakiś problem i patrzymy z niego, na niego tylko z jednej perspektywy, to będzie nam ciężko czasem znaleźć rozwiązanie w tej perspektywie. Więc warto dać sobie jakieś narzędzie, żeby spojrzeć na problem z zupełnie innej perspektywy i być może znaleźć inne rozwiązanie, dzięki temu, którego dzisiaj nie widzimy. Więc ja teraz chciałbym Państwa zaprosić do takiego ćwiczenia, właśnie eksperymentu myślowego. Wyobraźmy sobie, że mamy problem. Nie będę definiował, czym dokładnie jest ten problem, po prostu mamy problem. I wyobraźmy sobie, że ten problem wygląda tak. Czyli naszą pierwszą perspektywą na problem jest taki obraz puzelków. Jeżeli tak patrzymy na problem, to czym będzie rozwiązanie? Czy mogą Państwo napisać na czacie. Czym będzie rozwiązanie dla problemu, jeżeli problem postrzegamy w ten sposób? Mhm. Rozwiązaniem będzie dopasowanie, pisze pani Beata, mówiąc wprost, o pani Katarzyna złożenie puzli, ale pani Mariona pisze na przykład inne spojrzenie na problem, czyli na przykład trzeba obrócić ten puzelek, żeby on pasował. Pani Renata, że, żeby rozwiązać ten problem, trzeba będzie zobaczyć szerszy kontekst, super. Znalezienie brakującego kawałka, pisze Pani Katarzyna, czyli może chodzi o jakieś potrzeby, które trzeba by zaspokoić. Myślenie poza pudełkiem, Pani Magdalena, albo będzie potrzebna nam elastyczność. Może zmiana puzzla, czyli zmiana elementów. Ekstra. Bardzo dużo mają Państwo pomysłów, więc my teraz zmienimy perspektywę na problem. A jeżeli problem postrzegamy w ten sposób, no to co będzie rozwiązaniem? Zmieniamy obraz, który jest naszą metaforą problemu. Co teraz będzie rozwiązaniem? Ucieczka. <grytanie> pani Małgorzata i pan, pan Michał. Mhm. Ale pani Magdalen na przykład pisze, że szukamy specjalisty. Czyli jeżeli problem jest tą bombą. No, To potrzebujemy sapera. Może my nie mamy takich umiejętności, więc potrzebujemy pomocy. Pani Mario napisze, że będzie potrzebne rozbrojenie, czyli mamy, musimy go rozłożyć na czynniki pierwsze. Mhm. Ale z drugiej strony pani to mówi, że trzeba ugasić ląd, czyli może ten problem sam w sobie nie jest taki straszny. Wystarczy tutaj jakiś jego element rozwiązać i już można żyć spokojnie z tym problemem. Nie jest on taki trudny. Super. A jeżeli problem wygląda tak, to jak sobie z nim poradzimy. Mhm. Trzeba ten mur zburzyć, to pisze pani Anna, ale z drugiej strony, pani Elżbieta mówi, że potrzebujemy w takim razie drabiny, czy musimy znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby ten problem może obejść. O właśnie obejść mur. Albo wstawić okno, albo tej rozwiązać ten problem po cegiełce, jak pisze pani. Magda. Albo potrzebujemy dynamitu, czyli potrzebujemy dużej energii, żeby sobie poradzić z tym problemem. Albo specjalistę po raz kolejny. Pani Anna to ładnie połączyła, bo możemy wziąć bombę z poprzedniego obrazka, czyli możemy wykorzystać, nie wiem, na przykład kompetencje, które mamy gdzieś indziej. Super. To ostatni już rysunek. Co jeżeli problem wygląda tak? Albo postrzegamy nasz problem w ten sposób, to co będzie dla niego rozwiązania. Mhm, trzeba go wyprostować, czyli mamy pewien. Że problem to jakiś mętlik. Pani Ranta też pisze o cierpliwości, na przykład może potrzeba czasu. E, poszukać początku i końcu, a znaleźć ciąg przyczynowo-skutkowy, e, rozciągnąć, pisze pani Mariola, czyli. Ja bym to tak powiedział, na przykład zrelaksować się, na przykład to może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Super. Bardzo Państwu dziękuję. To było takie króciutkie ćwiczenie, bardzo abstrakcyjne, ale chciałem Państwu pokazać, że na przykład jedną rzecz, jeden koncept możemy przedstawić za pomocą czterech różnych obrazów i dostać do tych obrazów, jakby. Ró zupełnie różne sposoby myślenia, zupełnie różne rozwiązania. E, tu wymyśliliśmy bardzo różne perspektywy na to, jak można sobie radzić z problemem, jak można e, do niego podejść, w zależności od tego, jak o nim myślimy. Więc e, to też jest coś, do czego chciałbym Państwa zachęcić. Wykorzystać e, na przykład obrazy do tego, żeby patrzeć z różnej perspektywy na coś. Z więcej niż jednej perspektywy. I to było takie króciutkie ćwiczenie na to, jak takie myślenie wizualne może pomóc nam zmienić perspektywę, może stymulować nasze myślenie. Więc tutaj omówiliśmy sobie na paru przykładach, że myślenie wizualne to jest kwestia sposobu myślenia oraz poprzez rysowanie, że jest to też kwestia umiejętności obrazowania, że są te dwie rzeczy razem. Ja na koniec chciałem jeszcze Państwu dać taki, mam nadzieję, przydatny trend o tym, jak myślenie wizualne wykorzystać na przykład do tworzenia prezentacji multimedialnych, bo żyjemy w takich czasach, że prezentacje multimedialne są powszechnym sposobem komunikacji się, komunikowania się, zwłaszcza w sferze zawodowej. Więc prosta rzecz, o której chciałbym Państwu powiedzieć, to jest to, żeby projektując swoje prezentacje, projektując jakieś swoje materiały cyfrowe, unikać tego, czyli unikać tworzenia Prezentacji, czy nie wiem, grafik, dokumentów, które składają się z takiej ściany tekstu, bo to raczej będzie barierą do tego, żeby się porozumieć z drugim człowiekiem. A prezentacja multimedialna została tak naprawdę wymyślona przede wszystkim do komunikowania się wizualnie. I możemy tutaj wybierać, czy będziemy korzystać z zdjęć, czy będziemy korzystać z grafik, czy będziemy korzystać ze swoich rysunków, na przykład. Każdy z tych wyborów ma swoje konsekwencje, mocne i słabe strony, bo jeżeli zdecydujemy się na skorzystanie z zdjęć, z, z, no na przykład zdjęć, chociażby ze strony, którą Państwu teraz podeślę na czacie, które jest moim ulubionym repozytorium darmowych zdjęć na otwartej licencji, czyli ansplash.com, Zdjęcia na przykład bardzo szybko mogą nam zbudować oczekiwany nastrój. I ich wartością często jest to, że są bardzo konkretne i szczegółowe. Że są łatwo dostępne. Jest bardzo dużo takich repozytoriów darmowych zdjęć, jak Unsplash. Więc to są plusy zdjęć. Minusami jest to, że jak sobie naładujemy prezentację pełną zdjęć, no to będzie ona ciężka. Ryzykiem jest szablonowość też zdjęć, że możemy się poruszać po takich zdjęciach, które widzieliśmy już w milionie innych prezentacji. Czasem minusem jest też konkretność, bo nie potrzebujemy aż tak dużego poziomu szczegółu. Więc to jest kwestia zdjęć. Grafiki mają bardzo dużo korzyści, i są też dostępne, świetnie się wpisują w prezentacje multimedialne. Prostota i abstrakcja są dużą jakby zaletą grafik, to że nie są też ciężkie, nie tak ciężkie jak zdjęcia ale takim minusem typowym dla grafik może być to, że mogą być bardzo chłodne w odbiorze, tak jak ten ptaszek jest dużo chłodniejszy w odbiorze niż rysunek albo, albo fotografia. Ale możemy też pójść w kierunku rysowania, wykorzystania rysunków. One są zawsze spersonalizowane, zawsze mają taki ciepły charakter, mogą być rysowane na żywo, to jest też ogromną wartością, Przykuwają na pewną uwagę, i jest pełna elastyczność, bo narysujemy je dokładnie tak jak chcemy. Minusem może być to, że zwłaszcza jak zaczynamy rysować, to będzie to kosztować dużo więcej wysiłku, może być bardziej czasochłonne. Czasem kontekst rysowania będzie ważny, że stół rysunek nie będzie pasował do, nie wiem, osób, którym chcemy zaprezentować daną treść. Ale chciałbym, żeby Państwo o prezentacjach myśleli. W takich kategoriach przede wszystkim wizualnych i wiedzieli, że mają do wyboru te trzy style wizualizacji na prezentacji. I ostatnia rzecz, o której chciałem Państwu powiedzieć, że jeżeli zdecydują się Państwo na zdjęcia, czyli na wykorzystanie zdjęć w myśleniu wizualnym, na przykład w czasie prezentacji, to żeby budowali Państwo metafory. Czyli jeżeli chcą Państwo przekazać ideę współpracy. To jak Państwo wpiszą współpracę w jakąś pierwszą lepszą wyszukiwarkę graficzną, to pewnie dostaną Państwo taki rysunek. Nie jest on zły, natomiast jego problemem jest właśnie taka szablonowość, sztampowość to, że no może już nie budzić w nas żadnych jakby emocji, ani nie pobudzać tak naprawdę ani naszego zrozumienia tematu, bo, jesteś, bo jest po prostu opatrzony albo nie niesie ze sobą żadnej ważnej informacji. Dlatego warto budować metafory i na przykład zamiast wpisywać hasło współpraca, możemy się zastanowić, co chcemy dokładnie o tej współpracy opowiedzieć. Może chcemy opowiedzieć, że to jest jakby korzyść z tego, że jesteśmy różni i każdy z nas wnosi coś innego do zespołu, tak jak różne przyprawy się ze sobą komponują. Więc możemy w wyszukiwarkę graficzną nie wpisywać słowa współpraca, tylko wpisać słowo pieprz i sól i w ten sposób przedstawić ideę współpracy. Albo jeżeli chcemy przedstawić ideę lidera, to też nie musimy wpisywać słowo lider, bo nam się pojawi prawdopodobnie coś takiego. Możemy wpisać to, co dla nas jest ważne w roli lidera. Może jest to kwestia, nie wiem, troski o innych albo budowania odpowiedniego środowiska do rozwoju, i wtedy możemy wpisać słowo ogrodnik i przedstawić lidera w taki sposób. I już ten nasz przekaz będzie jakiś ukierunkowywał sposób myślenia, może być bardziej ciekawy, dużo mniej szablonowy. I ostatni taki przykład, że biznes to nie, nie musi być Wall Street. Biznes można przedstawić na przykład tak. Więc zachęcam państwa do tego, żeby przede wszystkim w myśleniu wizualnym to będzie taki przekaz na sam koniec, na ostatnią minutę tego webinaru. Liczy się pomysłowość. W myśleniu wizualnym liczy się pomysłowość, liczy się to, żeby budować metafory, żeby czasem spojrzeć też na to z przymrużeniem oka, i też, żeby się tym bawić i ćwiczyć, i szukać w internecie wielu takich otwartych zasobów na grafiki, na zdjęcia, na to, żeby opowiadać jakby idee, które mamy do przekazania poprzez rysunki. Tak, To jest tyle z mojej strony. Na dzisiaj udało się zmieścić, zmieścić w czasie. Dziękuję Państwu przede wszystkim za bardzo aktywny udział. było bardzo sympatyczne doświadczenie poprowadzić dla Państwa dzisiaj te zajęcia i chyba oddaję głos Marysi już. Tak, ja chciałam Ci bardzo, Wojtku, podziękować za to wspaniałe webinarium i y, chciałam też powiedzieć, że oprócz tego, co nam przedstawiłeś tutaj głosowo, y, to oczywiście Twoja prezentacja ilustrowała wszystko, y, wszystko to, o czym mówiłeś. I, i była bardzo wizualna w każdym, w każdym momencie. Więc chciałam powiedzieć, że, że dzięki też za to praktyczne pokazanie właśnie, jak to zrobić. I chciałam też powiedzieć Państwu, że ta prezentacja, jak również nagranie z dzisiejszego spotkania będzie dostępne na naszej stronie, także będzie można sobie do tego jeszcze wrócić. Dostaną Państwo też od nas również zaświadczenie udziału w webinarium. I, I tak, i chciałam jeszcze zachęcić do, do śledzenia naszych wydarzeń. Wrzucam na czacie link, gdzie można zapisać się na taki newsletter, w którym wysyłamy to, co się w projekcie dzieje. No i poza tym chciałam życzyć również dobrego odpoczynku, jako że zaczyna się sezon urlopowy. Mam nadzieję, że, że będą Państwo mieli okazję, żeby gdzieś pojechać, odpocząć i i zrealizować to, o czym Wojtek w pierwszych minutach swojego webinarium, o co Wojtek w pierwszych minutach tego webinarium zapytał czyli te wakacje, urlopy i, i odpoczynek. Dziękuję bardzo Tobie, Wojtku, dziękuję, dziękuję Państwu Wojtek. za udział i, no i do zobaczenia.